W zapisie liczb w systemie binarnym są prawidłowości. Od kiedy zdałam sobie z nich sprawę, intuicyjnie lepiej się orientuję w tym systemie. Przyjrzyjmy się kilku takim prawidłowościom. Zaczniemy od liczb nieparzystych. 3 w układzie dziesiętnym jest nieparzyste. W systemie dwójkowym to 0011. Five, Liczba 5, 5, 5 też jest nieparzysta. Zero, w systemie dwójkowym to 0101. Dalej 7. W systemie dwójkowym 0111. I wreszcie 9 w systemie dwójkowym 1001. Zauważyliście tu jakąś prawidłowość? Zaraz podpowiem, jeśli nie widzicie. Duh. Wszystkie te liczby binarne kończą się jedynką. Liczba nieparzysta przedstawiona w systemie dwójkowym musi się kończyć cyfrą 1. To dlatego, że tam jest pozycja jedności, a każda inna pozycja reprezentuje potęgę dwóch. Liczba nieparzysta to taka, że gdyby podzielić ją przez 2, to pozostanie reszta 1. A to znaczy, że na miejscu jedności zawsze musi być jedynka, by cała liczba była nieparzysta. Od razu się zorientujemy, czy zapis binarny przedstawia liczbę parzystą. Spróbujmy z kilkoma bardzo dużymi liczbami. Która z nich jest nieparzysta? Spójrzmy na miejsce jedności. 0010. Okej, okay, ta jest nieparzysta. Pozostałe są parzyste. Chociaż nie mam pojęcia, co to za liczby, wiem, że ta jest nieparzysta. Już mamy trochę lepsze wyczucie zapisu liczb w systemie binarnym, ale zobaczmy, może jest coś jeszcze. Inna prawidłowość, Inna prawidłowość dotyczy binary, liczb binarnych złożonych z samych jedynek. jedynek. Te liczby to na przykład 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Dużo jedynek. W systemie dziesiętnym pierwsza liczba okay. ma tę samą wartość. 1. 3 to binarne 1, 1. 7 to binarne 1, 1, 1. A 15 to 1 1, 1, 1, 1, Jaką szczególną cechę mają te liczby w systemie dziesiętnym? 1, 3, 7 i 15? Może nie od razu to widać, ale każda z nich to potęga dwóch pomniejszona o 1. To jest to samo co 2 minus 1. 3 to 4 minus 1. 7 to 8 minus 1, a 15 to 16 minus 1. Możemy to również zapisać z potęgami dwójki. To jest 2 do potęgi pierwszej minus 1, 2 do potęgi drugiej minus 1, 2 do potęgi trzeciej minus 1 i 2 do potęgi czwartej minus 1. Zawsze, gdy liczba binarna składa się z samych jedynek, to ma największą wartość, jaką można wyrazić tyloma bitami. Tak samo jest w systemie dziesiętnym. Weźmy 9, 99, 999, 999 i 9999. Jeśli dodamy 1, to zmieni się liczba cyfr. To największa wartość, jaką można wyrazić tą liczbą cyfr. I to samo widzimy tutaj. Możemy też zapisać liczbę bitów, z którymi mamy tu do czynienia. Tu 1 bit, tu dwa bity, tu trzy bity, a tu 4 bity. bity. Widzimy, że dla 4 bitów największa możliwa do wyrażenia wartość to 2 do potęgi czwartej minus 1. Dla trzech to 2 do potęgi trzeciej minus 1 i tak dalej. A zatem, znając liczbę bitów, wiemy, jaką największą wartość możemy wyrazić i wiemy, że ta najwyższa wartość to liczba z samych jedynek. Mówi nam to coś o systemie dwójkowym. Weźmy tę liczbę binarną. 1, 1, 1, 1, 1. Jaką ma wartość w systemie dziesiętnym? Ma 1, 2, 3, 4, 5 bitów. Czyli to musi być 2 do potęgi piątej minus 1. 2 do potęgi piątej to 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2, czyli... 32. Odejmując 1, uzyskujemy 31. Nie musimy wszystkiego dodawać. Od razu wiemy, ile to jest. Można to też załatwić starym sposobem. Zobaczmy. Pozycja jedności dwóch, czwórek, ósemek, 16, 16 plus 8 to 24. Plus 4 to 28. Plus 2 to 30. I plus 1 to 31. W jakikolwiek sposób to zrobimy, uzyskamy tyle samo. To wszystko daje nam lepszą orientację w systemie binarnym.